Dzień dobry, witam Państwa na 58 sesji nadzwyczajnej Rady Miejskiej w Kowarach dnia 19 lipca 2022 roku. Witam Panią Burmistrz, witam Kierowników Wydziałów, witam Państwa Radnych i oglądających nas mieszkańców Kowar. Celem otwarcia sesji proszę o potwierdzenie kworum. Proszę. Potwierdzam kworum i yy, yy, przeczytam proponowany porządek obrad yy, celem otwarcia sesji. Pierwsze otwarcie sesji, drugie przyjęcie porządku obrad, trzecie rozpatrzenie projektów uchwały, 3a w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej, 3b w sprawie zmiany uchwały budżetowej miasta Kowary na 2022 rok. Punkt 4 zamknięcie sesji Rady Miejskiej w Kowarach. Proszę o przyjęcie porządku obrad, wcześniej o potwierdzenie kworum. Tak, proszę o głosowanie. Nie wyświetla się? Porządek obrad został przyjęty jednogłośnie, głos, głosem 13 osób przy dwóch radnych nieobecnych. Punkt trzeci, rozpatrzenie projektów uchwały. Przeczytam projekt uchwały 3a w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej. Nadmienię, że projekty uchwał były rozpatrywane na dzisiejszej komisji budżetowej. Zostały zaopiniowane pozytywnie. Czytam, przeczytam projekt uchwały. Uchwała Rady Miejskiej w Kowarach z dnia 2 19 lipca 2022 roku w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej miasta Kowary. Na podstawie obowiązujących przepisów Rada Miasta w Kowarach uchwala co następuje. Treść uchwały zawarta jest w paragrafie pierwszym do 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Czy są jakieś pytania do projektu uchwały jeszcze? Nie ma żadnych. Wobec powyższego przechodzimy do głosowania. Proszę o potwierdzenie kworum. Potwierdzam kworum. Proszę o głosowanie. Uchwała została przyjęta jednogłośnie. Punkt kolejny porządku obrad punkt 3b w sprawie zmiany uchwały budżetowej miasta Kowary na 2022 rok. Przeczytam projekt uchwały. Uchwała Rady Miejskiej w Kowarach z dnia 19 lipca 2022 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej miasta Kowary na 2022 rok. Uchwała ta jest z autopoprawką. Na podstawie obowiązujących przepisów Rada Miejska w Kowarach uchwala co następuje. Treść uchwały zawarta jest w paragrafie pierwszym do piątego. Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi miasta Kowary i uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Czy są jakieś pytania do projektu uchwały? Nie ma żadnych. Wobec powyższego proszę o potwierdzenie kworum i oddanie głosu. Została podjęta jednogłośnie. Przechodzę do kolejnego punktu porządku obrad, punkt czwarty: zamknięcie sesji Rady Miejskiej. Bardzo dziękuję wszystkim za udział. Do widzenia.